Witam wszystkich. W tym filmie przedstawię moją przygodę z projektowaniem i uruchomieniem wzmacniacza, przedwzmacniacza do gramofonu, opartego na lampach. Po kolei pokażę grający prototyp. Niestety próbki audio nie mogą być zbyt długie w tym filmie ze względu na prawa autorskie. No nie mam winylu, który mógłbym zaprezentować na YouTube. A potem pokażę sposób obliczenia tego układu. No to próba generalna. Power. Klik mamy na pięćnia Czekamy chwilę aż się nie pojawi gotowość do pracy. Opuszczamy sobie w czasie szukania elementów do mojego prototypu trafiłem na obudowę po wzmacniaczu Foniki W600F. Zachowała się tylko ona. Ten wzmacniacz lampowy posiadał właśnie obwód korekcyjny do gramofonu z wkładką magnetyczną. I to jest ten układ tutaj tutaj dla drugiego kanału, sam filtr składa się z tych elementów, no i nie jest to najlepszy filtr, pamiętam, że fonika charakteryzowała się nieco przytłumionym brzmieniem w zakresie sopranów i ten układ nie jest układem który chciałbym skopiować, chciałbym po prostu policzyć nowy no i w związku z tym trzeba przystąpić do dzieła co jest potrzebne do budowy lampowego przedsmacniacza korekcyjnego do wkładek MM? No jest potrzebny wzmacniacz oporowy, filtr dolno -przepustowy oraz drugi wzmacniacz oporowy, który nam wzmocni stratę powstałą na filtrze dolno-przepustowym. Filtr dolno-przepustowy z ze spadkiem 6 dB na oktawę w okolicach 1 kHz będzie mieć od 30 do 36 dB tłumienia. W związku z tym ten wzmacniacz oporowy musi nam odbić tą stratę. Jak wygląda typowa charakterystyka korekcyjna dla płyt winylowych? No, zapis wygląda w taki sposób, natomiast odtwarzanie musi być tłumione w ten sposób. To no nie jest to idealnie prosta charakterystyka. W związku z czym filtr musi mieć jakiś rezonans w okolicach 1 kHz, jeżeli jest to prosty filtr. Albo musi posiadać 2-3 stałe korekcyjne. Z ciekawości zbudowałem filtr, który widzieliśmy w wzmacniaczu Foniki. No, nie robiłem nagrań, ponieważ jego rezultat był niezadowalający. Przyjmiemy, że ten filtr to jest filtr numer 1. Tutaj mam schemat lepszego, nieco filtra. Jest to filtr dwójka. W próbkach nagrań będzie oznaczony jako filtr lampowy drugi. A tutaj jest trzeci przykład filtra, który charakteryzuje się nieco większą stratą w sopranach. Ta charakterystyka jest mocniej opadająca. Na tym wydruku widzimy schemat mojego prototypu. Wzmacniacz oporowy ze wzmocnieniem około 35-45 dB Filtr ERIA i wzmacniacz oporowy o wzmocnieniu 33-34 dB. Tutaj widać kawałek tekstu w którym wyjaśniam jak obliczyłem warunki pracy i punkt, pra punkt pracy dla pierwszej triody oraz dla drugiej triody oraz charakterystyka siatkowa lampy ECC83 z której korzystałem. I w jaki sposób wyznaczyć punkt pracy? Za chwilę opowiem. Najprostszym sposobem, żeby zbudować wzmacniacz oporowy to po prostu wzięcie danych z katalogu lamp. Ja mam tutaj taki katalog lamp można ten y, dane techniczne lampy znaleźć w internecie wraz z ich charakterystykami najprostszy sposób przyjmujemy napięcie zasilania 250 V tutaj mamy podany opornik katodowy 1,65 kg wtedy napięcie na siatce powinno wynosić minus 2 V i to jest Najprostszy sposób na to, żeby wyznaczyć sobie punkty pracy we wzmacniaczu oporowym, na przykład dla lampy CC83. Co jednak, gdy nasze podzespoły nie dają parametrów, które przewiduje katalog. A no, wtedy trzeba wyznaczyć punkt pracy ręcznie. Pan Aleksander Wittor w swojej książce niestety przy opisie stopnia oporowego nie podaje metody wyznaczenia punktu pracy. Zakłada tylko ogólne wartości. I nie jesteśmy w stanie, korzystając z tego podręcznika, dokładnie wybrać punkt pracy dla posiadanej przez nas lampy. Skorzystamy z innego podręcznika. Książka Radiotechnika dla praktyków Pana Tadeusza Masewicza jest bardzo prosty sposób opisany punkt wyznaczenia pracy wzmacniacza napięciowego czyli wzmacniacza oporowego z triodą i z tego sposobu skorzystamy kto chce może sprawdzić to w książce kto chce może sprawdzić to w internecie są strony opisujące budowę tego takiego układu a kto chce może posłuchać jak opowiadam wracając do foniki Przeprowadzę symulację obliczeniową tego stopnia oporowego. Tutaj jest użyta lampa CC83, ale z powodzeniem można w swoim wzmacniaczu użyć lampy 12BZ7, CC35, CC85, na przykład jeszcze nie wiem, rosyjską 6H2P, 6H10C. Po prostu trzeba się kierować dosyć dużym współczynnikiem amplifikacji. I średnią wartością oporu wewnętrznego lampy oraz napięciem zasilania. No to są te warunki, które będą nam definiowały niejako punkt pracy naszego wzmacniacza oporowego, a co tym samym wzmocnienie całego układu. Tutaj mamy lampę ECC83 film Tung Slam, która pracowała we wspomnianym wzmacniaczu foniki 600 f Ta lampa ma zwartą siatkę, pierwszą siatkę pierwszej połówki lampy i nie nadaje się do użycia. Ale mam jeszcze kilka innych lamp, które użyłem w swoim prototypie. I właśnie dla tej lampy policzymy sobie punkt pracy. Przyjmując założenia inżynierów foniki, tam dla pierwszego stopnia. Tutaj mamy typowy wzmacnacz oporowy. Tutaj jest impedancja źródła, trioda, opornik katodowy, który nam wyznacza ujemną polaryzację siatki jest to tak zwana autopolaryzacja tutaj jest kondensator elektrolityczny który nam tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego dla polepszenia niskich częstotliwości on po prostu bocznikuje ten rezystor tutaj mamy opornik anodowy i od wartości tego opornika zależy wzmocnienie stopnia to jest pojemność sprzęgająca nam pierwszy stopień z drugim stopniem. No i tutaj CO to jest pojemność filtrująca zasilacza. Jakie mamy parametry lampy możemy zobaczyć sobie w katalogu. Ja tutaj już wypisałem sobie z katalogu napięcie zasilania dla lampy może zawierać się od 100 do 250 V, Natomiast prąd od 0,5 do 1,2 mA. Są to takie punkty robocze, gdzie lampa ma najniższe zniekształcenia. Wtedy nachylenie charakterystyki y, zmienia się od 1,25 do 1,6 mA na no, pamiętać, że ono jest stałe dla stałego napięcia y, anodowego. Wzmocnienie waha się od 80 do 100. Też jest zależne od napięcia zasilania. Opór wewnętrzny lampy od 80 kg przy 100 V spada do 62,5 kg przy 250 V. No i zalecane napięcie na siatce. My oczywiście możemy sobie to dobrać z katalogu. Według katalogu sobie ten, ten, ten stopni oporowy zbudować. Ale jeżeli mamy inny transformator, tak jak było w moim przypadku, który dawał na wtórnym 140 V. No, trzeba ten stopień obliczyć. W związku z czym liczymy sobie opór anodowy, ten RA, to jest 3 do 4 oporu wewnętrznego lampy. Czyli jeżeli Lampa pracuje nam przy zasilaniu około 130 V. W tym momencie możemy przyjąć sobie tą wartość 80 kg. To to jest najmniejsza wartość 3 razy 80 kg. Jest to 240 kg. Funika przyjęła tutaj w tym miejscu 220 kg. A to wynika z napięcia zasilania troszeczkę wyższego niż 100 V. I możemy tą wartość 220 kg przyjąć do naszych obliczeń, czyli RA. 220 kg Potrzebujemy jeszcze jedną wartość prądu IA-PRIM, który ja to oznaczyłem, z maksymalny prąd w tych warunkach jest to uzasilania przez wartość opornika nadowego. w tym przypadku mamy 130 V przez 220 kg a jest to 0,59 mA. Nasze wartości zaznaczamy sobie na charakterystyce, czyli 130 V, 0,59 mA. Rysujemy sobie tą prostą na charakterystyce i na jej podstawie możemy wyznaczyć sobie punkt pracy lampy. Musimy sobie jeszcze wyznaczyć, Wpadek napięcia na oporniku anodowym on może wynosić od 0,3 do 0,5 wartości napięcia zasilania. Dla mnie optymalną wartością będzie 0,5 połowa wartości napięcia zasilania, jest to 65V. Tak też fonika założyła, w związku z czym na charakterystyce szukamy sobie 65V to jest ten punkt możemy odczytać sobie wartość prądu oraz mniej więcej wartość napięcia na siatce dla naszych założeń tutaj UA równym 65V. Prąd anodowy mamy w okolicach 1, 2, 3, 0,3 mA. Napięcie na siatce US to jest w okolicach 0,6V. I mamy wyznaczony punkt pracy. Jaka więc będzie wartość RK? To jest napięcie siatki do prądu anodowego. Znaczy Generalnie powinniśmy policzyć cały prąd płynący przez ten opornik, ponieważ jest to prąd anodowy i prąd siatki, ale zakładamy, że prąd siatki nie istnieje. Znaczy jest on pomijalnie mały, więc możemy przyjąć prąd anodowy. To jest 0,6 V przez 0,3 mA to to się równa 2 kilo Ponieważ nie jestem dokładnie pewien, czy to jest 0,6 czy 0,7 V, możemy sprawdzić wartość tego rezystora RK dla wartości 0,7 V na siatce. I tak dla drugiego przypadku 0,7 V na siatce mamy wartość opornika 233 kg. I z typu szeregu możemy wybrać odpowiednią wartość tego rezystora. Możemy założyć 2,2 kg. Na semacie foniki widzimy napięcie na katodzie 0,6 V. Rezystor katodowy 2,2 kOhm. Wartość rezystora anodowego 220 kg i zakładają 65 V na anodzie. Świetnie. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jakie wzmocnienie ma ten stopień. KU to się równa KA razy RA, czyli współczynnik amplifikacji razy rezystancja na anodzie przez opór wewnętrzny lampy dodać rezystancja na anodzie. W naszym przypadku mamy to 100 Razy 220 kg przez maksymalną policzymy dla napięcia 250 V, chociaż tutaj zastosowano niższe napięcie, czyli 62,5 oma plus 220 kg, a to się równa. 77,8 v na V Zajmiemy się najpierw pierwszym stopniem wzmacniacza, zakładam wzmocnienie tego stopnia w okolicach 35 dB 34-35 dB które będzie mi potrzebne do wzmocnienia sygnału 4mV z składki sumikopel do sygnału użytecznego dla filtra RIA Przy okazji wspomnę nie starajcie się umieszczać filtra RIA w tym punkcie, ponieważ musicie wtedy dobierać kondensatory na wyższe napięcie nadsilania i działacie także z większym prądem. Lepiej jest odizolować składową stałą i skonstruować filtr dla mniejszych napięć. Wykonujemy obliczenia dla pierwszego stopnia. Obliczamy sobie opór anodowy RA, to się równa 62,5 kg razy 3 do 4. Zobaczymy, ile nam to wyjdzie. Po obliczeniu mamy takie wartości. Opornik anodowy powinien mieć wartość od do 187 do 250. Ja wybrałem 220 kg. Spadek napięcia na oporniku anodowym 110 V w związku z czym napięcie na anodzie będzie mieli około 65 V. Musimy sobie wyznaczyć jeszcze tą wartość prądu maksymalnego Ia-Prim, żeby sobie narysować prostą na charakterystyce. I to jest u zasilania do RA, czyli zer w przybliżeniu 079 więc 0,8 mA. Bierzemy sobie naszą charakterystykę i zaznaczamy sobie napięcie zasilania 150, 160, 175 z tego punktu oraz prąd 0,8 mA 5678 i rysujemy sobie prostą. Dla założonego napięcia anodowego 65V wyznaczamy sobie prąd anodowy Tutaj mamy UA równe 65 V i w tym przypadku prąd nanodowy wychodzi około 0,5 mA. Napięcie na siatce wychodzi 0,55 US równa się 0,55 V. W związku z czym możemy wyznaczyć sobie RK jako 0,55 V do 0,5 mA. To nam daje około jednego kilo. I taki opornik też zastosowałem. Trzeba pamiętać o jego parametrach mocowych. Najlepszy był półwatowy. Jednowatowy to już jest mały przy formy na treścią. Dla drugiego stopnia mamy pewien mały problem. Ponieważ mamy zbyt niskie napięcie zasilania. Różnica jest tylko niecałe tam 20 Voltów, w związku z czym ten opornik nie będzie miał wartości 3 do 4 oporu anodowego oporu wewnętrznego przepraszam lampy w związku z czym ja musiałem wyznaczyć go, jego wartość nieco, niż, nieco mniejszą a żeby utrzymać się w tych parametrach za mała wartość tego opornika może skutkować troszeczkę wyższymi zniekształceniami zobaczymy czy będzie to akceptowalne Tutaj są nasze wartości, które naniesiemy na charakterystykę anodową naszej lampy. Czyli 195V i 1,6mA. Wysujemy sobie krzywą. I dla naszego założonego 120V Mamy prąd anodowy 0 w okolicach 0,6 mA. Mamy 120V. Napięcie na siatce powinno wynosić w okolicach 1,05-V. W związku z czym RK to jest no w okolicach tutaj 1,6 kΩ wychodzi. Ja sobie zastosowałem RK wartości 1,5 kg 0,5 W. Myślę, że wyznaczenie punktu pracy triody nie jest zbyt skomplikowane. Załączę pod filmem opis tej metody w formacie PDF. Będzie można sobie to pobrać i policzyć ze spokojem dla własnego typu lampy Dobrym rozwiązaniem może być tutaj użycie lampy ECC85 albo ECC81 Niemniej ECC83 ma najwyższy współczynnik amplifikacji co... Oczywiście nie trzeba się trudzić, w całe to liczenie można wziąć wartości z katalogu lampy Widać, że im niższe napięcie zasilania to tym wyższe są wartości zniekształceń. W moim przypadku przy tak niskim napięciu zasilania muszę się liczyć z dość dużymi zniekształceniami. No, optymalną wartością napięcia z zasilacza wydaje się 300 lub 350 V. I do tych punktów można sobie policzyć wzmacniacz oporowy lub też skorzystać z katalogu producenta lampy. Nie powiedziałem o roli wszystkich elementów we wzmacniaczu oporowym, w związku z czym już jako podsumowanie omówię wszystkie elementy takiego wzmacniacza oporowego. Opornik anodowy to już mówiliśmy, jeżeli jest za mały mogą wzrosnąć zniekształcenia nieliniowe, jeżeli jest za duży to w tym momencie jego wzmocnienie całego stopnia oporowego będzie wtedy mniejsze. Dobiera się go tak, żeby była jego wartość od 3 do 4 oporu wewnętrznego lampy. Opór upływowy w tym przypadku opór upływowy jest tutaj, to jest 1 megaom włączony w siatkę stopnia następnego i jego wartość jest połączona równolegle z impedancją filtra dolnoprzepustowego. Jego wartość powinna być możliwie jak największa. Wiemy, że prąd siatki raczej nie płynie. Jest on pomijalnie mały, w związku z czym nie będzie grał on roli w naszym układzie. Rezystor ten bocznikuje nam opór RA. Dalej jeszcze musimy powiedzieć sobie tutaj o tym kondensatorze. Jest to kondensator sprzęgający. Dla małych częstotliwości dobieramy go tak, by iloczyn tego kondensatora, wartości tego kondensatora i tego opornika zwany stałą czasową nie przekroczył setne sekundy. Opór upływowy w obwodzie następnej lampy powinien być jak największy, ponieważ bocznikuje tutaj nam ten opór anodowy. Jego zbyt mała wartość może spowodować zwiększenie zniekształceń nieliniowych dla tego stopnia. Dobiera się go w zakresie od około 100 kilo do 2 megaomów. Gdyby potencjał siatki był dodatni, dodatnie po okresy napięć, to elektrony w lampie przepływałyby nie, nie tylko od anody, ale i od siatki do katody. W ten sposób, gdyby tego oporu tutaj nie było, nastąpiłoby trwałe ujemne naelektryzowanie siatki lampy, a to zatrzymałoby przepływ elektronów w lampie i nastąpiłoby zablokowanie tej lampy. Jeżeli nam przerwie się ten, uszkodzi się nam ten rezystor, może nastąpić zablokowanie tego stopnia. Przy stopniu wejściowym. Ten rezystor jest obciążeniem dla wkładki, która pracuje jako źródło, dlatego jego wartość dobiera się ze względu na wymagania stawiane przez producenta dla, dla danego typu wkładki. Kondensator sprzęgający, jego dobór już omawiałem, ale nie powiedziałem wszystkiego. Należy zwrócić uwagę, że Kondensator sprzęgający, jego wartość i opór upływowy, wartość oporu upływowego stanowią dzielnik napięcia wejściowego. Na oporniku istnieje więc tylko część napięcia otrzymywanego z poprzedniego stopnia, czyli z tego. Kondensator stanowi pewien opór dla małych częstotliwości, dlatego dobiera się jego wartość możliwie jak największą, ale nie możemy przekroczyć wspomnianej już wcześniej stałej czasowej. Innym zadaniem kondensatora sprzęgającego jest oddzielenie siatki następnego stopnia tutaj od wysokiego napięcia anodowego. Jego przebicie może spowodować trwałe uszkodzenie siatki tego stopnia. Dlatego należy wykorzystywać kondensatory z bardzo dobrym dielektrykiem. W obu stopniach zastosowałem automatyczną polaryzację siatki poprzez opornik atodowy. Jego dobór już omówiłem. Tutaj jest ten rezystor zbocznikowany kondensatorem 47 mikrofaradów. Po co go stosować? Ano zwiera on składową zmienną prądu anodowego. I w ten sposób polepsza nam przetwarzanie niskich częstotliwości. Zbyt jego mała wartość może być przyczyną spadku wzmocnienia dla małych częstotliwości, bo powstaje ujemne sprzężenie zwrotne prądowe. Jeszcze o w tym rezystorze 1Mhom na wyjściu. Po co on jest? Chodzi o to, że w przypadku przyłączenia obciążenia mogłyby powstawać stuki we wzmacniaczu. Dlatego dobrze jest zastosować sobie taki rezystor na stałe polaryzujący nam ten kondensator. Układ zmontowany, tutaj mamy transformator odczuwania, przekaźnik załączający nam ten transformator. Tutaj mamy przekaźnik załączający napięcie anodowe z opóźnieniem. Tutaj mamy zasilacz wysokiego napięcia i zasilacz żarzenia. Układ jest zmontowany całkowicie, tutaj mamy wzmacniacz, przezmacniacz, jak widać lampy są wyjęte, wszystko pomontowane i możemy zaczynać. Pierwszy przekaźnik chwycił, drugi przekaźnik chwycił, teraz możemy pomierzyć napięcia. Napięcie żarzenia oraz napięcie anodowe. Po sprawdzeniu układu bez lamp napięcia na siatkach i na katodzie nie było. Napięcie na anodzie było równe napięciu około zasilacza. W związku z tym możemy włożyć lampy i sprawdzić sobie nasz układ jak pracuje już z lampami. Sprawdzimy sobie pierwszy stopień. To jest napięcie zasilania. 185V to jest napięcie na anodzie 65V napięcie na katodzie, zmieńmy zakres napięcie na katodzie 0,54V dla drugiego stopnia napięcie zasilania 198-200V, 203V napięcie na anodzie 113 V, napięcie na katodzie o, zmienimy zakres 0,99 V kilka słów podsumowania do testu użyłem pierwszego nagrania Hold On I'm Coming Salomona Bruka z tej płyty Wydanej niegdyś przez Paul Jazz. Drugi plik audio, który nie jest dostępny na YouTube, ale w linku pod filmem to jest z tej płyty do porównania z tą płytą. Okablowanie, które używałem do podłączania gramofonów to taka zwykła marketowa, Przewód kloca MY250 z taką Wtyczką. przy pracy techniksa używałem takiego przewodu tu podłączałem do preampu tu zaś gramofon techniksa. to jest wtyczka stosowana w urządzeniach pomiarowych ten przewód jest wykonany z miedzi i drugi przewód stosowany z przezmacniaczem na iotfetach to jest przewód z zawartością srebra będzie można sobie porównać jak brzmi mieć, a jak srebro moim zdaniem nie ma różnicy to jest jeden z gramofonów używanych w tym teście, to jest jego wkładka. To jest, to jest drugi z gramofonów używanych w tym teście. Jego wkładka. To jest trzeci z gramofonów używanych w tym teście. Foniki. Jego wkładka. Jeden z przezmacniaczy używanych w tym teście ma możliwość zmiany rodzaju wkładki MC. Jest to projekt Pawła Dudka, nazywa się ActiDump. To jest drugi z przemaszniaczy używanych w tym teście. Jest to wzmacniacz zbudowany na j pracujący w klasie A. Z pasywną korekcją RIA, używam go jako wzorcowego, wyposażony w filtr subsoniczny. W celach porównawczych użyłem także oryginalnego przemaszniacza, budowanego w ten amplituner. Pod filmem jest link prowadzący do pliku audio na e, Google Drive Będzie można pobrać go sobie na własny komputer wraz z plikiem opisowym w której sekundzie gra jaki zestaw Będzie można odsłuchać go na swoim własnym zestawie audio z komputera za pomocą słuchawek do wolności. Będzie można przekonać się w jaki sposób gra każdy z tych przezmacniaczy czy ta lampa rzeczywiście jest lepsza na przykład od tranzystora czy układu scalonego, który pracuje w projekcie Pawła Dudka? Tam jest aktywna pętla sprzężenia zwrotnego i korekcja RIA. jak to na przykład gra w porównaniu do pasywnych JFET i lampy? Korekcja w, w przemacniaczu ongier także jest w pętli sprzężenia zwrotnego. Jest to bardzo prosty układ i prymitywny. Uczulam na różnicę poziomów głośności, nie normalizowałem pliku audio, punkt odniesienia wziąłem sobie przezmacniacz z tranzystorami i jest on najgłośniejszy. Ustaliłem to sobie jako punkt odniesienia i bez regulacji poziomu nagrywania nagrywałem pozostałe fragmenty utworów. Używałem karty XFI Creative. No nie jest to najlepsza karta, ale pozwala nam na stwierdzenie różnic między każdym z tych przezmacniaczych. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego długiego filmu. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł skonstruować sobie swój własny przezmacniacz lampowy. Okazuje się, że to nie jest takie trudne. Gdyby były jakieś problemy, zapraszam do książek Masewicza, Witorda, albo do pliku tekstowego, który także umieszczę z opisem jak to zrobić, którym jeszcze także pod link pod filmem.